Cześć, witajcie, jestem Pyszymiec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj to będzie poradnik dotyczący programowania w języku programistycznym Ba, yy, Ja na, na początku powiem, że chciałam wiele razy nakręcić tą serię. <grywka> Za każdym razem mi nie wychodziło, bo się nie przygotowywałem i robiłem odcinki tak na żywca. Ale teraz już sobie przyszykowałem listę poleceń, które dzisiaj poznamy, a będą to polecenia. Echo, echo i. Echo kropka. Echo on, off, off i. I. i co, tu jeszcze fałzę? Na tej karty się trochę gubię. operator Czyli druga rzecz, która dzisiaj się Będą tylko dwa. Małpa. Oraz takie coś, takie coś, takie coś o. Tylko, że w innym znaczeniu niż myślicie. Dobrze, dziękuję. Yy, dobrze, zaczynamy. Na początku. Aha, ten odcinek będzie trwał 10 minut, tak chciałbym. Na początku tworzycie sobie nowy folder, który nazwy, nazywacie, jak chcecie go nazwać. Nie. To będzie. Bart. Niech będzie tak. I w, w nim utwórzcie sobie nowy. Dokument tekstowy, który nazwijcie jak chcecie, jego nazwę. Albo. Kwerty. I teraz wchodzicie w, w wasz kwerty, albo cokolwiek tam nazwaliście. I spójrzcie. Podstawowym poleceniem w języku Bart jest polecenie. ECHO No nie jest ono podstawowe, ale wam to jest najprostsze. ECHO i tutaj też napiszmy sobie na przykład TO JĘZYK PROGRAMOWANIA DAB Wiecie, w jaki sposób działa polecenie ECHO? To jest takie coś, że takie coś w takim czynniku jest takiego czegoś. Spójrzcie. Polecenie ECHO to robi tak echo kwerty no, no po prostu napisze nam na ekranie takie kwerty oczywiście nie będzie u was te, takiego czegoś, że tu się coś wpisuje nie? bo to jest program cmd, który uruchomimy jeżeli napisujemy jednocześnie Windows i R i tutaj wpiszemy cmd.exe albo po prostu cmd albo coś tam w tym stylu nie? Ta, to jest to najprostsze polecenie no więc sprawdźmy czy nasz program działa Dobrze. Zapisujemy. Zapisz jako. Odcinek. Pierwszy. Program. Pierwszy kropka BAT. To jest konieczne tu na końcu. Wybieramy tutaj wszystkie kółki. Klikamy zapisz. I widzicie mamy tutaj program. Spójrzmy tylko, jak, jak on działa w ogóle. Trochę go lekko nie widać. Muszę przyznać. W jaki sposób zrobić, żeby on, on był widoczny? Wchodzimy w niego w notatniku. Czyli klikamy go prawym przyciskiem i edytuj. Yy, I teraz na końcu musimy napisać polecenie pauzę, żeby on się zatrzymał, jakby. Żeby on się zatrzymał, bo on robi to i już wyłącza. Tak działa program bata, że jeżeli zrobi wszystko, to już się wyłącza. Dlatego na końcu musimy zrobić polecenie pauzę, która działa. Tak. Pojawia nam się press Ani key to continue, no, naciskamy Ani any key i to robi. To nam pozwoli chwilę, żeby program zaczekał. No więc zapiszmy to i uruchamiamy ten program, spójrzcie. C user spicia to jest kto echo To jeżyk programowania bat, to jeżyk programowania bat y Problem jest taki, spójrzcie sobie, porównajcie To jest mój cmd Spójrzcie, takie, takie coś Weźmy sobie w Windows era o. Spójrzcie jak działa pauza PAUZĘ Działa tak, nie? I widzicie? Mamy tutaj tą linijkę i tą linijkę. Czyli najpierw piszę, co mu podałem, a później wykonuje to coś. Jest sposób, żeby temu zapobiec. Posłuży nam do tego operator małpa. Nie wiem, czy to jest operator, ale tak fajnie się go nazywa, więc go tak nazywam. Jeżeli napiszemy przed linijką operator małpa, to wówczas nie będzie się nam takie, takie coś wyświetlać. Zaraz zobaczycie jak to działa. Zapisz. O. Widzicie? To jeżyk programowania Bach. Dlaczego jeżyk? Tak naprawdę Jerzyk Ale dlaczego jeżyk? Bo on nie uznaje polskich znaków. Dlatego lepiej jezyk napisać. Zapisz. Kolejną poleceniem, bo spójrzcie, jeżeli długi program mamy, który ma więcej, to męczy wpisywanie przed każdą linijką małpa. Służy do tego, żeby temu zapobiec, służy polecenie echo on, echo off. Spójrzcie. No, je, zami jeżeli zamiast tych wszystkich małpów na samym początku dopiszemy jedną linijkę echo off to wówczas tak się nie będzie pojawiać uwaga, jednak pojawiło nam się C users picia desktop batch. echo off, czyli jednak to echo się wyłącza jest na to sposób a mianowicie Dopisanie małpa echo off, zapiszmy sobie, uruchamiamy i mamy, to język programowania, czyli nasz efekt. Kolejną rzeczą, jaką wam w tym odcinku pokażę, jest polecenie echo kropka, jak już zapowiedziałam, Polecenie echo kropka. Robi nam Enter. Robi nam Enter. Dzięki czemu nie musi być nie musimy wszystko obok siebie, tylko może być taka przerwa między zdaniami. Robi od razu nowy wiersz bez niczego. Gdybyśmy napisali po prostu echo, to on by nam napisał. Czy echo jest on, czy on. Nie? Yy. I mieliśmy poznać jeszcze operator. Operator. O ten dziwny dynks, nie? Co służy do mniejszości większości. On tutaj służy do czegoś innego, jak już powiedziałem. W, tym, w każdym razie w tym znaczeniu. Bo jeżeli nie chcemy, żeby nam się pojawiało pauzę, to press, ani, k, to, continue. To możemy dopisać takie coś. Używając dwóch... Używając dwóch poleceń możemy takie coś zrobić, czyli echo. Echo nacisnij dowolny klawisz, na przykład, Zapisz, zapis, zapiszujemy i pojawia nam się takie co, nasz tekst, który sami wymusiliśmy. Jeszcze jedno polecenie, bo mamy niesamowitą minutę. Hmm, ale synchron. Yy, polecenie REM, które nic nie robi. <laughs> REM to jest komentarz. Obojnie co tu napiszemy, to to nie będzie działać. Nie musicie oczywiście robić tych trzech kresek, nie? To jest taki komentarz do programu, który nie ma żadnego wpływu na jego wykonywanie. Ja Was żegnam. Do widzenia. Zostały mi dwie